Nazywam się Darek Kaśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. W tym hangoucie odpowiem Ci na pytanie napad o symptomatologii padaczkowej u kierowcy zawodowego oraz u innego kierowcy, który ma tylko kategorię A i B i czy ci kierowcy, czy ci ludzie będą w stanie jakoś, że tak powiem, odzyskać to prawko. Kierowca zawodowy najbardziej się martwi, natomiast ten kierowca kategorii A i B no, martwi się wcale nie mniej Natomiast zacznę jak zwykle od zapytania mojego widza już, już patrzę Patrzę, żeby czegoś nie przekręcić Witam Panie Doktorze mam skierowanie na połowę lutego do jednego z WOMP-ów, gdyż miałem wypadek ciągnikiem siodłowym z naczepą, pobrano mi krew do badań, yy, oczywiście wynik alkoholu 0,0, i powodem była utrata przytomności, i w konsekwencji drugi kierowca był ranny. Sprawę umorzono, ale skierowano mnie przez starosta na badania WOMP. I tu moje pytanie, czy się jeszcze go bać? Yy, czy robić jakieś badania prywatnie, yy, przed tym badaniem womp Badania psychologiczne yy, zrobiłem. Chciałem też zrobić tomograf komputerowy, ale pani w rejestracji w WOMP yy, okazało się, że to nie jest możliwe, gdyż nie posiadam skierowania od neurologa. Yy, mam ważne badania do 2020 roku. Posiadam kategorię ABC, BC C plus B +E, e. Zrobiłem okulistę laryngologa u siebie. Mam kategorię Z, czyli zdolny w książce wojskowej proszę o wyjaśnienie Zrobiłem też, zastanawiam się, czy też nie robić komplet badań podstawowych No, neurolog nic nie stwierdził Natomiast chce no, tak zwaną kartę konsultacyjną neurologiczną od mojego neurologa, prawda? czyli reasumując to wszystko kierowca zawodowy zasłabł podczas jazdy prawdopodobnie miał jakiś wypadek, zero alkoholu został skierowany do WOMP i czy się z tego wybroni i powiem uczciwie, że nie mam tutaj dobrych wiadomości miałem podobny przypadek w swojej przychodni, kiedy też kierowca zasłab gdzieś w Niemczech, kierowca zawodowy na jakimś parkingu. Nie wiedział, co się z nim dzieje. To był parking marketu, to szybko go tam zawieziono do niemieckiego szpitala. W zasadzie obrażania niewielkie, jakieś tam drobne otarcia na skórka, doszedł do siebie, nawet nie robiono konsultacji neurologicznej, ale niestety był ponad 30 dni na zwolnieniu lekarskim. No i wypis tego Szpitala Niemieckiego był, że to jest jakieś tam podejrzenie padaczki. I oczywiście, yy, trzeba by tutaj zacząć od rozporządzenia dotyczącego badań kierowców, prawda, szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakładzie układu nerwowego i padaczki. Przechodzę tu aż do punktu 13, który bardziej dotyczy kierowców zawodowych i tutaj przeczytasz, że 13 nawet nie wiem, czy to punkt, czy paragraf chyba jakiś punkt, albo ustęp i powiedzmy tutaj bardziej będziesz podlegał pod ten paragraf prawda, czyli kategorie C, D i tak dalej tutaj również ustawa o transporcie drogowym i, niestety kluczowe jest to zdanie U osoby, u której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami Powtarzam jeszcze raz, kierowca zawodowy rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej Orzeka się, istnienie brak, yy, przepraszam, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami No mała tutaj jest nadzieja, że jeżeli u tej osoby, czyli tego kierowcy zawodowego, nastąpił napad o symptomatologii padaczkowej i wykaże on co najmniej 10-letni okres bez konieczności leczenia farmakologicznego i bez napadu o symptomatologii padaczkowej można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu opinii lekarza, neurologa Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza, neurologa w formie karty konsultacyjnej I tak, dalej, i tak dalej. Czyli yy, prawdopodobnie no, po badaniach womp Ten kierowca utraci prawo jazdy zawodowe na 10 lat Co będzie z kategorią B? Przejdźmy tam gdzieś trochę, trochę wyżej, szukam, szukam w tej chwili, no weźmy ten, ten paragraf, prawda? W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategoria A, B i tak dalej B E jeżeli osoba ta przedstawi opinię neurologa potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów czyli trzeba się liczyć z tym, że prawo jazdy kategorii niższych, niezawodowych zostanie zabrane na 6 miesięcy prawo jazdy kategorii wyższych na 10 lat, czyli praktycznie ta osoba traci możliwość zawodowego kierowania pojazdów No, przykra prawda, ale tak tak raczej będzie Przejdziemy teraz do drugiego przypadku ale dokończę jeszcze ten przypadek i taka sama sytuacja była z moim kierowcą, że dostał na 10 lat y, zakaz prowadzenia pojazdów w kategorii wyższych. W dostał na rok z powodu napadu o symptomatologii padaczkowej y, zakaz prowadzenia pojazdów w kategorii niższych i praktycznie gotowy klucza z prowadzenia y, pojazdów zawodowo. 10 lat dla kierowcy to jest po prostu no odwoływał się gdzie mógł, instytuty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, jakby to powiedzieć, powoli, ale nierychliwie doprowadziło do utraty przez niego prawa jazdy zawodowego. I teraz przechodzę do przypadku drugiego. Przypadek drugi też ciekawy, ale tym razem, tym yy, tym razem ta osoba miała tylko problem z kategorią A i B Trochę przeczytam listu, abyś został wprowadzony w sytuację Dzień dobry Panie Doktorze, obejrzałem i wysłuchałem pana omówienia przypadków związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych przez osoby z chorobą padaczkową lub u których wystąpiły napady o symptomatologii padaczkowe i jak przed lekturą miałem cień nadziei, że wyjdę z zaklętego kręgu to po lekturze nadzieja umarła i pozwoliłem sobie napisać do Pana żeby nie opisywać na wstępie długo mojego przypadku, mojej walki o utrzymanie prawa jazdy kierowania pojazdami A i B przejdę do zadania pytania i prośby o odpowiedź Czy możliwe, chciałem się zapytać Pana czy w Pana ocenie nie wchodzą szczegóły jest Możliwe, niewłaściwe zakwalifikowanie przez neurologa z oddziału szpitalnego na podstawie opisu lekarza z karetki rodzaju napadu to znaczy możliwość zakwalifikowania napadu wywołanego udarem cieplnym yy, pomylenia go z napadem padaczkowym Możliwe wystąpienie napadu z symptomatologii padaczkowej bez choroby padaczkowej No, to już pisze, że to jest możliwe ponieważ wyraźnie tutaj pisze, że to jest choroba napad o symptomatologii padaczkowej czyli coś podobnego do padaczki natomiast, no nie jest to padaczka i na przykład czytałem jakieś mądre opracowania i pytałem kolegów neurologów i się okazuje, że zwykłe zasłabnięcie przy pobieraniu krwi może być potraktowane jako napad o symptomatologii padaczkowej. Powiem więcej, są osoby, no i ja taką kiedyś byłem, że no, nie, nie widoku krwi nie znosiłem, no teraz już mi to po praktyce lekarskiej 30-letniej przeszło i po prostu też słabo mi się robiło na widok, że tak powiem, krwi, czy jakichś rękoczynów wykonywanych na organizmie człowieka, prawda szczególnie jakichś brutalnych rękoczynów. Także jest to możliwe, i niestety samo to kwalifikuje Cię jako napad o symptomatologii padaczkowej mm. Czy konieczne jest leczenie lekami psychotropowymi typu absoner po wystąpieniu jednorazowego napadu padaczki po jego zakwalifikowaniu jako napadu o symptomatologii padaczkowej Z tym kwalifikowaniem napadów o symptomatologii padaczkowej jako padaczki no, z tego co słyszałem, ale nie chciałbym tutaj powtarzać plotek Podobno Narodowy Fundusz Zdrowia lepiej płaci oddziałom neurologicznym, czy jakimś innym za rozpoznanie pod tytułem napad padaczki niż prawdopodobnie yy, przetrzymywanie chorego z udarem cieplnym prawda? Czyli yy, musi się liczyć z tym, że każda utrata przytomności może być zakwalifikowana jako potencjalna padaczka Prawda? Czy możliwe jest wykazanie na drodze jakichkolwiek badań, że mamy do czynienia z chorobą padaczkową lub jej brakiem? No, być może to jest jakoś możliwe, natomiast nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nasze prawo tutaj przyjmuje jedno kryterium Masz napad i po napadzie mieć, masz mieć pół roku spokoju, jeżeli jest to napad o symptomatologii padaczkowej lub dwa lata bez napadu, jeżeli bierzesz leki czy tam jest to trochę inaczej także yy, yy, jeszcze raz tutaj przejdę przejdę do rozwiązania ministra zdrowia ale jeszcze zanim, zanim przejdę, to dokończę dokończę wywód mojego wywód mojego widza Momencik, czyli, czyli muszę jeszcze wrócić I mój widz jeszcze pyta Zadałem te pytania, bo choć walkę z paragrafami przegrałem to nie mogę się z tym pogodzić, ponieważ nie widzę u siebie jakichkolwiek oznak choroby padaszkowej Od samego początku uważałem, że orzeczenie lekarskie było niewłaściwe i podjąłem trud udowodnienia tego Lecz lekcja, jaką odebrałem przechodząc przez WOMP, Instytut Medycyny Pracy, oraz informację, jaką uzyskałem w klinice neurologii i epileptologii w Warszawie, pokazała, że jak zostałem włożony do szuflady z padaczką, to z niej nie wyjdę. No niestety smutna prawda, ale prawda. Także jak raz ci przypną łatkę padaczkowca, przypnął łatkę padaczki, to raczej nie masz szans, aby z tego wyjść Kierowanie na badania do WOMP i teoretycznie prawna możliwość odwołania się do Instytutu Medycyny Pracy to fikcja, tak w zasadzie mi to powiedziano, ponieważ pozytywne wyniki badań wszelakich łącznie z wynikami EG nie stanowią podstawy do zmiany orzeczenia i dokładnie widz tutaj sam sobie odpowiada na swoje pytanie Poza odwołaniami ścieżką administracyjną, czyli SKO, WOMP, Instytut Wojewódzki Sąd Administracyjny, miałem zamiar podważyć orzeczenie na drodze powództwa cywilnego, o czym wspomniałem w Instytucie Medycyny Pracy, ale w przepływie dobroci poinformowano mnie, że w moim postępowaniu sądowym i tak będzie potrzeba orzeczenia Instytutu, więc szkoda moich pieniędzy, czasu i zdrowia. No. W zasadzie widz tutaj mój, sam sobie odpowiada na swoje pytania, jest to taka walka z wiatrakami, jak już Cię raz tam wrzucą do jakiegoś wora, to jak raz Cię obrzucą błotem, to, to wszystko tak zostanie. Powiem jeszcze, że leka Psenor brałem tylko przez jeden dzień, według zaleceń Pani Doktor z szpitala, tydzień po połowie dawki, po czym zaprzestałem brać. Zaprzestałem brać, bo zobaczyłem, że ten lek prowadzi mnie do jakiejś choroby, bo jak po jego tygodniu chodziłem jak zamroczony. Czyli jeszcze doszły objawy uboczne leku. 19 maja minie 2 lata od zdarzenia napadu. Nie powtórzył się jak również zaprzestania zażywania leku, i myślałem, że znowu odzyskam uprawnienia. No, tutaj widz troszeczkę źle zinterpretował inną sprawę, ponieważ. No, na spokojnie, nawet jeżeli zakwalifikowano to jako napad padaczki to te uprawnienia może odzyskać Mam tylko cichą nadzieję, że chodził do neurologa że będzie miał jakąś kartę konsultacyjną neurologiczną i zaczynamy tutaj jeszcze raz od tegoż to załącznika szczegółowe warunki, prawda w przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia neurologa w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna i szukam tutaj jakiś paragraf typowy typowy dla typowy dla mojego widza mm -hmm. No weźmy to, w przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o zaburzenia lub napadowych zaburzeń o symptomatologii lekarz neurolog określa wymagania, ale tu jeżeli widza zakwalifikowano jako padaczkę no to bardziej będzie podchodził pod to u osoby, u której rozpoznano padaczkę można oczywiście kategorie niezawodowe można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu dwóch lat. Czyli jeszcze raz yy, w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia oraz pod warunkiem przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres następnych kolejnych lat. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest sztuczka w przypadku odstawienia leczenia, Kierowanie jest przeciwwskazane przez okres 6 miesięcy od zaprzestania tego leczenia oczywiście regularne kontrolne badania neurologiczne Patrzę tutaj jeszcze coś tam jakieś, jakieś inne jakieś inne punkty, które mogłyby tutaj zainteresować widza Padaczka u osób nie wymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy po upływie jednego roku bez kolejnych napadów prawda? czyli z tego wynika, że mój widz mógł spokojnie już po roku pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz badań co 5 lat mógł spokojnie to, to prawo jazdy starać się odzyskać Patrzę tutaj jeszcze coś innego no w, zasad w zasadzie już tutaj żadnych ciekawych znaczy ciekawe to może tutaj rzeczy jest sporo natomiast dla mojego widza mających znaczenia rzeczy nie ma Spróbuję tutaj zrobić małą rotację Home, prawda? Coś mi nie wychodzi Spróbuję zrobić małą rotację Małą rotację, tylko oczywiście nie wiem gdzie To jest karta konsultacyjna neurologiczna, no niestety oglądana, oglądana yy, oglądana, że tak powiem w innej pozycji niż powinna być oglądana dobrze przechodzimy teraz jeżeli są jakieś pytania widzów mam nadzieję że są a jak nie ma to będziemy powoli hangout kończyć Weronika, hej, bardzo lubię Cię oglądać pozdrawiamy Iga i Weronika no. No, fa fajnie, żeście na mnie natrafiły yy, pozdrowienia, prawda? Natomiast, no, pytanie jest typowo znaczy hangout jest typowo dla osób mających problemy z yy, padaczką z, z napadami o symptomatologii padaczkowej które bardzo łatwo powodują przy wszczęciu procedury administracyjnej, że nie masz rady odzyskać prawa jazdy Szczerze mówiąc, nie znam przypadku, kiedy ktoś odzyskał. Jest dosyć asykuracyjna postawa lekarzy. Tak jak powiedziałem, zwykła, zwykłe mdlenie na widok, jeżeli ktoś zobaczył krew, może być potraktowane. Idziesz na sor, cykcie walą do oddziału neurologicznego i jak ci łupną padaczkę, to możesz, jakby to powiedzieć, nie, nie masz szans, po prostu jesteś tutaj wobec systemu bezsilny. Dobra, daję jeszcze szansę sobie, daję sobie jeszcze szansę, że ktoś o coś zapyta. Jestem teraz, oglądam to rozporządzenie jeszcze raz. Czy coś jeszcze ciekawego znajdę, co by mogło pomóc moim widzom? Co by mogło pomóc moim widzom w zasadzie dla kierowców niezawodowych dla kierowców niezawodowych jeżeli rozpoznano padaczkę dwa lata bez napadów dla kierowców zawodowych praktycznie oznacza to utratę prawa jazdy a na pewno utratę prawa jazdy zawodowego dobrze, kończę widzę, że że nikt więcej tutaj do hangoutu się nie dołączył, aczkolwiek jakieś dwie osoby poza mną były. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś napad o symptomatologii padaczkowej, jeżeli uważasz, że zakwalifikowano Cię niewłaściwie jako padaczkę tylko po to, żeby wyciągnąć tam parę złotych więcej z Narodowego Funduszu Zdrowia no, możesz napisać o tym w y, przepraszam, w komentarzu pod tym wideo No, ma to jakiś sens, aczkolwiek mówię y, w zasadzie wobec systemu jesteś bezsilny, prawda Potwierdziło to już dziesiątki osób, które poprosiły mnie o opisanie swoich przypadków Opisały mi swoje przypadki no, System jest jaki jest postawa jest dosyć asekuracyjna No i niewiele na to poradzę Także, jeszcze raz, jeżeli Cię takie sprawy interesują zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu I do zobaczenia w moim kolejnym wideo No lub jeżeli uważasz, że jestem takim guru, że potrzebujesz mojej konsultacji osobistej to zapraszam Cię do Wrocławia, gdzie też mogę rozwiać Twoje różne wątpliwości wyjątkowo elastycznie oraz indywidualnie podchodząc do każdego pacjenta.